Jako osoba z wieloletnim doświadczeniem na rynkach zagranicznych chcę pomóc pracownikom przećwiczyć sposoby komunikacji z klientem, tak żeby jak najlepiej odzwierciedlić to, co czeka ich w przyszłych projektach. Treningi przeprowadzamy w języku angielskim, odgrywamy scenki, które są wzięte z naszych prawdziwych projektów. Jako trener z biznesu wspieram szkolenie dla tech-liderów, a także szkolenia z komunikacji z klientem. Staramy się dla naszych pracowników stworzyć najbardziej zbliżone do realnego środowisko współpracy z klientem zagranicznym. Treningi przeprowadzamy zazwyczaj w języku angielskim, aby jak najlepiej odzwierciedlić to, co czeka naszych pracowników w przyszłości, czyli kontakty z klientami z zagranicy. A mogą sobie w tej chwili poćwiczyć też własne intro w języku angielskim, to, jak chcą się przedstawić, jak chcą się zaprezentować. W mojej pracy Delivery managera często spotykam pracowników, którzy nie mają dużego doświadczenia w współpracy z klientem zagranicznym, dlatego staramy się im stworzyć takie środowisko, w którym będą mogli to komfortowo przećwiczyć. A jako osoba, która wiele lat spędziła na rynkach zagranicznych we współpracy z klientami z różnych kierunków, a Mam możliwość pomocy naszym pracownikom w przećwiczeniu takiej komunikacji, w znalezieniu mechanizmów, które pomogą im bardziej komfortowo się przedstawiać na takim spotkaniu, zadawać pytania, znajdywać odpowiedzi bądź nawet zyskiwać trochę czasu podczas takiego spotkania, żeby dowiedzieć się od klienta szczegółów na temat projektu, na temat zamierzonych zadań. Treni przeprowadzamy w języku angielskim, a ćwiczenia odbywamy na podstawie tego, co sami spotykamy w naszych projektach na co dzień.